Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Porębski jak wielu z Was wie od 8 lat zajmuję się głównie wsparciem dla restauracji i kawiarni po to, żeby ten biznes był bardziej bezpieczny, przewidywalny, gotowy do rozwoju. Wcześniej przez prawie dwie dekady pracowałem w działach sprzedaży i w zarządach korporacji. I teraz tak, na tym kanale chciałem połączyć trzy rzeczy. Systemy i procesy z korporacji po to, żeby biznes był bardziej przewidywalny i powtarzalny. Najlepsze wzorce z restauracji i kawiarni na całym świecie, ale też w Polsce. Dlatego, że nie wszystko trzeba odkrywać na nowo. Niektóre wzorce funkcjonują bardzo dobrze. I dodatkowo z wynikami badań psychologii behawioralnej, żeby skutecznie albo też jak skutecznie wpływać na zachowania konsumenckie. Wszystko to chcę połączyć razem, żeby w bardzo prosty, praktyczny, gotowy do powielania i naprawdę często niezwiązany z budżetem sposób, wpłynąć na to, żeby Wasz biznes był bardziej przewidywalny i zyskowny. Na kanale będę łączył swoją wiedzę z wiedzą świetnych gości, których będę na nich, będę na nią zapraszał, gości, którzy mają dawać praktyczne wsparcie dla Waszych biznesów. Jeśli tematyka wydaje się Wam ciekawa, zasubskrybujcie, zalajkujcie i skomentujcie materiały, dlatego że mogę zagwarantować, że ja i goście na pewno na każdy komentarz, który będzie związany z zakresem naszej wiedzy i z zakresem tematu na pewno odpowiemy. Także do zobaczenia na kanale i dziękuję serdecznie za dzisiaj.